Jestem na ulicy Wojska Polskiego, w Paczkowie O ile pamiętam to chyba wieża Nyska, ale Nie jestem tak na 100% pewien Jeżeli się pomyliłem To sprawdź to W przewodniku turystycznym Przyszedłem od strony tego parku Tego cmentarza Jeszcze raz wieża na ulicy Wojska Polskiego idziemy w tamtym kierunku a tutaj święty Jan Nepomucen stoję na ulicy Wojska Polskiego gdzieś koło numeru 8-6 i to jest chyba wieża Nyska, widziana od tyłu idziemy tutaj do miejscowej kawiarenki Jeszcze raz wieża Nyska, ulica Wojska Polskiego w wie Widoczek na kawiarenkę, czarna kawka w Paczkowie którą za chwilę odwiedzę Oczywiście na kawkę i lody ulica Wojska Polskiego 15 przez 17